Znana. Ta wasza zawiść odbita na kalce Ja miałem gorzej złapając nic, nic, bez mózgu bezmózgi pancy A dla mnie to piwdy ze zhonorowancem plotki i oczerniania, Za plecami się tylko sranie Wasza to chora akcja Ja znowu obecny reaktywacja Nie już nie będziesz po plecach chleba Nie ma ci tego żadnego zaplecza Wracam do braci my o projekcji sicario stylowe bolero Ja robię rap Jak stary mozario inne czasy ja raz sicario ja robię rap Jak stary mozario dziś inne czasy ja raz, i spódczterują na Big Bus. i przemycam temat na lotnisku i dymam szmaty z teledysku a kurwy i frajery dalej robią być mód. do jedno ze słowo, chowamy kurwę, armię na nasze jak mokro. Rotterdam, mental, Istanbul dental, bio jest Serce jest twarde, bije po szczękach, kabrom, bo znowu jest lockdown. Pakuję kormę, chowam gotówkę, chowam zegarki do watch road. Jedno ze słowo, chowamy kurwę, armię na nasze jak mokro. Rotterdam, mental, Istanbul dental, bio ten miękka. Serce jest twarde, bije po szczękach, kabrom, bo znowu jest lockdown.